Przez kilka ostatnich lat gospodarstwo sadownicze Stary Klon produkowało w przybliżeniu o tysiąc jabłek więcej niż Sad nad Rzeką, jego główny rywal w regionie. Z powodu chłodnego lata w tym roku zbiory w obu sadach były mniejsze o około 1 trzecią. Obie firmy wyrównały część niedoboru kupując identyczną liczbę jabłek w sąsiednich regionach. Ile jabłek wyprodukowało każde z gospodarstw? Czy ich zbiory były różne, czy takie same, i skąd to wiesz? Przypiszmy niewiadome. Niech m będzie równe liczbie jabłek wyprodukowanych przez gospodarstwo stary klon. Stary klon. Teraz drugie. Niech r będzie równe liczbie jabłek wyprodukowanych przez gospodarstwo Sad nad Rzeką. Sad nad Rzeką. Pierwsze zdanie brzmi… zmienię kolor. Przez kilka ostatnich lat gospodarstwo Stary Klon produkowało w przybliżeniu o tysiąc jabłek więcej niż sat nad Rzeką, jego główny rywal w regionie. Możemy więc powiedzieć, że produkcja starego klonu, czyli M jest mniej więcej równa produkcji sadu nad rzeką, czyli R. Dodać 1000. Mniej więcej, bo tu mamy napisane w przybliżeniu. To nie jest dokładnie tysiąc. Zatem w normalnym roku gospodarstwo stary klon, oznaczone literą M produkuje większą liczbę jabłek niż sad nad rzeką. W normalnym roku M jest większe od R. W przybliżeniu – o 1000. Dalej mamy… Z powodu chłodnego lata w tym roku, więc mowa o obecnym roku zbiory w obu sadach były mniejsze o około 1 trzecią. To normalny rok. Zobaczmy, co mamy w obecnym. Obie wartości są mniejsze o 1 trzecią. Jeśli odejmę 1 trzecią, to zostaną mi 2 trzecie poprzedniej wartości. Na przykład… Jeśli od x odejmę 1 trzecią i x, to zostanie mi 2 trzecie x. Zmniejszenie wartości o 1 trzecią odpowiada więc pomnożeniu jej przez 2 trzecie. Jeśli pomnożymy obie te wartości przez 2 trzecie, to nierówność nie zmieni się, bo robimy to samo po obu stronach, a 2 trzecie to liczba dodatnia. Gdyby to była liczba ujemna, nierówność zmieniłaby znak. Mnożymy więc obie strony przez 2 trzecie i otrzymujemy 2 trzecie M jest większe niż 2 trzecie R. Można to narysować na osi liczbowej. Zróbmy to. Pewnie to już dla was łatwizna, ale nie zaszkodzi powtórzyć. Tu jest 0. W normalnym roku M jest większe od R o 1000. Zatem niech M będzie tutaj, a R gdzieś tutaj. Na razie zgaduję. Powiedzmy, że jest tu. Natomiast wartość 2 trzecie m powinna znaleźć się… mierzę na oko… gdzieś… tutaj. Tu jest m… Napiszę od nowa. 2 trzecie m. A gdzie umieścić 2 trzecie r? 2 trzecie tego odcinka przypada mniej więcej tutaj. Tu jest 2/3 r. Widać, że 2/3 r wciąż jest mniejsze niż 2/3 m, czyli mówiąc inaczej, 2/3 m wciąż jest większe niż 2/3 r. Co dalej? Mamy napisane, że obie firmy wyrównały część niedoboru, kupując identyczną liczbę jabłek w sąsiednich regionach. Zatem niech a będzie równe. Liczbie jabłek zakupionych przez każdą firmę, bo obie kupiły taką samą liczbę. Jeśli teraz dodamy a do obu stron, to nierówność nie zmieni się, bo dodawanie tej samej liczby do obu stron nie zmienia nierówności. Dodajemy a i mamy a dodać 2 trzecie m jest większe niż 2 trzecie r dodać a. To jest liczba jabłek, jaką obecnie posiada stary klon. A to obecny stan posiadania sadu nad rzeką. Po dokonaniu wszystkich tych operacji stary klon wciąż ma więcej jabłek. Tu jest stary klon w normalny rok, tu jego obniżony plon tegoroczny i firma dokupiła a jabłek. Powiedzmy, że a wynosi… ja wiem… niech będzie tyle jabłek. Przyjmijmy, że wyrównali stratę, dokupili dokładnie tyle jabłek, ile brakowało im do normy. Sat nad rzeką, oznaczony r, również dokupił a jabłek. Przesuwamy się o taką samą odległość, zatem od wartości 2 trzecie r dotrzemy tutaj. Zróbmy to inaczej, bo nie chcę, żeby na siebie zachodziły. Niech będzie tak. Ta firma, M, zapomniałem nazwy, Stary Klon, kupuje A-jabłek. Ten odcinek to A-jabłek. I Sat nad rzeką też kupuje A-jabłek. Dodajmy ten odcinek do obu. Najlepiej skopiuję i wkleję. Kopiuj i wklej. Sat nad rzeką też kupuje A-jabłek. Dokładnie tę samą liczbę. Po zakupie Sat nad rzeką ma. Tyle jabłek w obecnym roku nie nieurodzaju. Ta wartość jest równa 2 trzecie r plus a… Natomiast wartość dla starego klonu jest tutaj. Równa 2 trzecie m plus a. Po wszystkich operacjach stary klon wciąż ma więcej jabłek.